Jak odzyskasz prawo jazdy motocyklowe, czy jakiekolwiek inne, które utraciłeś po badaniach WOMP powiedzmy, za brak widzenia stereoskopowego według starych przepisów czy wobec sytuacji, że zmieniły się przepisy odnośnie wymagań zdrowotnych Sytuacja jest obecnie dość częsta Zapytanie internauty Chcę odzyskać moje prawko, które leży w wydziale komunikacji gdzie i kiedy mogę zrobić badanie lekarskie w świetle nowych, zmienionych przepisów? Pozdrawiam. Parę słów komentarza. Przeżyłem już takie kilkakrotne zmiany przepisów, przez które być może i ty wcześniej straciłeś prawo jazdy, a potem zacząłeś się nagle kwalifikować do jego odzyskania. I od kilku lat widzę tendencję do łagodzenia wymagań zdrowotnych, i powiedzmy to, co kilka lat temu było jeszcze po prostu nie do pomyślenia staje się faktem, i nowe grupy kandydatów, czy kierowców, którzy utracili prawko, mogą z powrotem je odzyskać. Co robić? No, zacząłbym albo od wizyty w Wydziale Komunikacji, tylko po to, żeby dowiedzieć się uzyskać jakąś konkretną informację o procedurze, jaką musisz przejść, no, albo po prostu pójść od razu do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy zrób badanie lekarskie, jeżeli przejdziesz je pozytywnie, to po prostu wracasz do wydziału komunikacji, dajesz kwit Płacisz tam parę złotych, no i z powrotem możesz cieszyć się uprawnieniami wynikającymi z danej kategorii Czego to może dotyczyć? W swoim czasie pamiętam, padaczka Prędzej mi kaktus na ręce wyrósł, niż jakiś tam lekarz zgodził się na to abyś miał prawo jazdy podając padaczkę, że tak powiem, jako chorobę na którą cierpisz Jeżeli chodzi o osoby głuche czy niedosłyszące no, Kiedyś nie do pomyślenia, żeby nie miał idealnego słuchu Teraz wystarczy chyba bodajże szep z odległości, czy mowa Rozpoznawanie mowy z odległości dwóch metrów Widzenie obuoczne u osób z kategorią B Kiedyś, jak miałeś już jakiekolwiek okulary, to po prostu brak widzenia obuocznego Cię dyskwalifikował Natomiast, w tej chwili wystarczy, że masz korekcję No i tutaj sztandarową, którą powiedział, o której wspomniał mój widz Widzenie stereoskopowe na kategorię A, na kategorię motocyklową No, kiedyś po prostu było to nie do pomyślenia I klasyczna sytuacja, jakiś tam spolegliwy lekarz wypisał Ci zaświadczenie Ty oczywiście się tym prawkiem motocyklowym cieszyłeś do pewnego momentu, aż Cię <grywania> przez przypadek nie łapali za zajazdy po alkoholu, czy w jakiś inny sposób kierowali Cię do WOMP i tam Ci od razu tą kategorię A zabierali Tak więc reasumując to wszystko, jeszcze raz powtarzam Albo pójść do WOMP-u, od razu na badania lekarskie no nie są one tam zbyt tanie ale jak z tymi badaniami lekarskimi z WOMP-u pójdziesz do Wydziału Komunikacji to wątpię, żeby się tam do, ktokolwiek do tych badań do wyniku tych badań przyczepił Także na tym kończę mówił Dariusz Kraśnicki z Wrocławia lekarz specjalista medycyny i transportu Natomiast, jeżeli Ty masz swoją jakąś osobistą historyjkę jak odzyskałeś jakąś kategorię prawa jazdy którą utraciłeś z powodu niekorzystnych przepisów zdrowotnych a te przepisy zdrowotne zrobiły się jakieś tam bardziej sensowne i z powrotem kwalifikujesz się do danej kategorii uprawnień Także napisz wtedy o tym w komentarzach do tego wideo Bye bye I do zobaczenia w moim kolejnym filmiku